na Bardzo się cieszę, że mogę realizować, I może Wy musicie spasować a mój głos jedzie na kapa. Przyjemnej podróży. Linia numer 178. Jednak Szczecińska. Każda jest zmieniona. Następny przystanek. Karcińskiego. Dziecińskiego Następny przystanek Ogrodowa Wierzbowa dowa wierz bą Piękny przystanek. Ogrodowa Stołczyńska. Grodowa, Stołczyńska. przystanek nadbrzeżna. Następny przystanek. Orłowska, na żądanie. Orłowska, na żądanie. Następny przystanek. Spadkowa 71, przystanek tymczasowy. 271, przystanek tymczasowy Piękny przystanek Spadkowa, przystanek tymczasowy Przystanek tymczasowy. Następny przystanek. Wodna. Maszka. Czyńska. Następny przystanek. Skolwin Dworzec. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe. Skolwin Dworzec. Możliwość przesiadki na inne linie autobusowe. Przestanek nam wykradzanie Następny przystanek Cegłówka Następny przystanek nad Odrą 4 I Następny przystanek. Zamknięta. zamknięta. do nie przystanek tam Następny przystanek. Kościelna, spilk, na żądanie. Ścielna z pilk na żądanie.